Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa. Dzisiaj, kochani, uczta magiczna, wróżby live z okazji rocznicy mojego kanału. Tak się cieszę, że 12 miesięcy 12 miesięcy czyli cały rok ten kanał. Działa, prosperuje bardzo pięknie i naprawdę dużo osób, które tutaj się pojawiają, pojawiają się już prawie od początku. 5100 subskrybentów. Liczba 5, która jest ważna dla kanału. Kochani, piąty piąty założyłam ten kanał, czyli 5 maja. 5, 5. I pięć tysięcy ponad subskrybentów, czyli liczba 5 odgrywa niesamowicie ważną rolę dla tego kanału i w tym wypadku przyniosła mi szczęście. Pięć tysięcy subskrybentów. Wielu z nich to stała grupka. Rok czasu... Mnóstwo wideo z filmików na tematy miłosne, na tematy kariery, finansów, wydarzeń ważnych, horoskopów, rytuałów, również rozkładów tygodniowych, jak i karty anielskie, które mówią też, dla nas jakieś ważne wskazówki, czyli anioły, również karty, wszechświat przemawia do Państwa. W Waszych trudnych momentach jest ten kanał po to, by Was wspierać, by Wam pokazywać drogę i ułatwić jakiś wybór, podjęcie jakiejś trudnej decyzji. Przypominam, że karty tylko ostrzegają i podają wskazówki, które możecie wziąć, ale nie musicie. Karty to nie jest wyrocznia. Karty to tylko wskazówki, które możecie jeszcze raz przemyśleć i przeanalizować, jak również możecie poprzez te impulsy do myślenia, poprzez te wskazówki, Wybrać tę właściwą drogę lub podjąć jakąś ważną decyzję pod wpływem właśnie przekazu kart, który Was inspiruje lub coś Wam ważnego chce powiedzieć lub przestrzega Was przed złą decyzją. Karty to tylko narzędzie do porady, do wskazówki, do impulsu, by dać Wam impuls do myślenia, do przemyślenia jeszcze raz głębiej swoich spraw. I myślę, że ten przyrząd, różne talie kart, jest czymś naprawdę magicznym i nadzwyczajnym. Jest czymś wspaniałym, być może działa też jak narkotyk, że po prostu no, pod wpływem tej magii tej atmosfery magicznej, no chcemy ciągle jakby pytać kart o naszą drogę, pracę, o wybór. Sama zakochałam się w wielu taliach kart. Są prawie jak dzieła sztuki. Piękne, kolorowe, inspirujące, pełne poezji. Dziękuję Wam, że jesteście. Dziękuję, że lajkujecie, że komentujecie, że my wspieracie. Dziękuję, że mamy kontakt na YouTubie, na czacie, na Whatsappie, przez e-maila i w rozmowach osobistych na wróżbach indywidualnych. Dziękuję za pomoc, wsparcie. Dziękuję za to, że cały rok towarzyszycie ciągle w większej ilości temu kanałowi, który wymyśliłam po, po prostu tylko podczas ciężkiego czasu, w czasach turbulentnej korony, lockdownów, siedzenia w domu. Po prostu wymyśliłam to, wytapetowałam na fioletowo sama pokój do wróżb, Kupiłam z Amazon stół do wróżb. Sama zbudowałam ten stół. Kupiłam o wiele więcej tali, tarota niż miałam. I rozmaite inne karty Lenormanda, energetyczne, miłosne, anielskie. I zaczęłam po prostu na całego w tych turbulentnych czasach, gdzie wszyscy siedzieliśmy więcej w domu zaczęłam więcej wróżyć i zaczęłam właśnie to nagrywać. Sama oglądam też takie filmiki w różnych językach. Wróżby innych wróżek, moich koleżanek lub konkurentek, jakby to nie nazwać. W każdym bądź razie sama inspiruję się tym również i sama tego potrzebuję więc rozumiem wszystkich tych, którzy tego również potrzebują i tutaj zaglądają. Dziękuję bardzo serdecznie. Za rok, czyli za pierwszy roczek, za mój raczkujący kanał wznieśmy toast. By następny rok był jeszcze lepszy, by Was wspierał, pomagał Wam podejmować ciężkie decyzje. Zapraszam wszystkich do regularnego oglądania tych wróżb i wyciągania dla siebie osobistych jakichś wniosków. Jeśli Wam daje to nadzieję, wspiera Was, pomaga przeżyć trudne emocjonalne kryzysy, to już funkcja tego kanału jest spełniona i bardzo istotna. Jeśli jest to dla Was tylko rozrywka, zabawa, przyjemność, sposób na nudę lub nauka o kartach, o magii, o horoskopach, o aniołach, o wszechświecie, to też jest to już ważna funkcja tego kanału. Dziękuję Wam, że towarzyszycie mi i że jesteście. Pozdrawiam magicznie. I wznoszę to na zdrowie za roczek i za mój wspaniale raczkujący kanał. Witam serdecznie Bibi, Pani Edytko, Lucy, Pani Julitko, witam Was wspaniałe kobiety, witam Was wspaniałe czarownice sabatu, które jesteście ciągle na czacie, w komentarzach, na lejfikach i na wróżby prywatne również niektóre z Was były obecne. Dziękuję Wam za to, że tworzycie tutaj taką grupkę wsparcia. Moim zdaniem takie grupki są lepsze niż nie jeden psycholog szarlatan, który być może mówi coś, co nas nie przekonuje. Wznoszę za Was, kochane babeczki, Toast. Na zdrowie. Napijcie się razem z mną. Dziękuję Pani Julitce, że pomaga mi ciągle na lajfikach, na czacie, kiedy też byłam na urlopie, to też cały czas pilnowała czatów. Także dziękuję serdecznie za takie osoby, które są już zaprzyjaźnione z tym kanałem. Bardzo nam przykro wszystkim, że być może nasze sprawy miłosne się nie układają. Mamy kryzysy, mamy czas oczekiwania, mamy zwątpienia, również cierpimy emocjonalnie. To wszystko dotyczy nas, również mnie. Dlatego powstał ten kanał. Proszę Lucy. Serdecznie, dobrze Pani Elizo, dziękuję. Dziękuję Bibi. Serdecznie dziękuję Wam również za wsparcie. Mój kanał powstał właśnie z tego powodu, że również ja miałam kryzys emocjonalny, miłosny. I tak samo ja potrzebuję tego kanału, ponieważ robiąc te wróżby, Czuję, że wy również macie te same problemy, i czuję, że uzupełniamy się i wspieramy. Czuję, że nasza energia poprzez ten kanał jest silniejsza. I tak samo mój kanał właśnie powstał z tych problemów miłosnych, w potrzebie, w potrzebie emocjonalnej, z potrzeby duszy, z potrzeby serca. Nie jest to kanał, na którym zarabia się pieniądze, nie wiem, robi się biznes, tylko tutaj emocjonalne, duchowe, sercowe, mentalne energie są po prostu bardzo silne. I tak samo mi pomaga ten kanał, jak i wam. Tak samo mi potrzebny jest rozkład kart i wskazówki kart, jak i wam. Także to jest uzupełnianie się tych energii. Tak samo mnie inspirują Wasze energie do dalszego robienia. Już dawno myślałam, że to tylko słomiany zapał, że nie wytrzymam, żeby tego nakręcać całe weekendy. Natomiast coraz bardziej czuję potrzebę tego kanału. Im więcej osób tutaj jest, tym bardziej jest to dla mnie inspirujące i potrzebne. Kochane, jestem gotowa oczywiście dzisiaj wróżyć. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam serdecznie. Zobaczmy dzisiaj, co pokażą nasze kochane karty. Także zapraszam do pytań do Małej rundki Wróżb. Wznoszę jeszcze raz toast za nasze spotkania, ciągłe spotkania na czatach online. Niesamowicie rozrasta się funkcja YouTube również dla rozmaitych aktywności, hobby, zainteresowań, na przykład kartami. Nigdy nie pomyślałabym, że Będę wykorzystywała do tego media społecznościowe. Natomiast pomaga to poznać wielu ludzi. Pomaga poznać... Witamy serdecznie. Pomaga właśnie ta technika, która się tak szybko rozwinęła. Pomaga poznać każdemu z osobna wielu ludzi, którzy mają podobne problemy. Które tak samo szukają wsparcia, wskazówki. I to jest możliwe dzisiaj dzięki technice. Dzięki też temu, że jesteśmy wszystkie online. I że się spotykamy online, pomimo tego, że nigdy nie widziałyśmy się w realu. Dziwne to wszystko, ale i magiczne. Wznoszę toast za nasze spotkanie online poprzez długi czas. Na zdrowie. Zapraszam kochani i kochane na wróżby. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie do kart, to chętnie powróżę. Magda. Czy Sławomir się odezwie? Dobrze, Magdo. Czy Sławomir się odezwie? Do Magdy. Magda Mag Magdalenka, tak? Czy Magda Magdusia? <grym> Dobrze, Magda jest dzisiaj pierwsza. Dziękuję, Pani Julitko. Czy Sławomir się odezwie? Więc zaczynamy, kochani, kochane. Wiem też, że 10% na moim kanale to mężczyźni. Owszem, 90% to kobiety. Hmm, oczywiście kobiety są bardziej emocjonalne i bardziej potrzebują być może rozmów takich o miłości, o emocjach. Natomiast mężczyźni, 10% na moim kanale jest mężczyzn, którzy zasubskrybowało mój kanał. Oni jakby po cichutku, jak, jak to się mówi, kotek za piecem oglądają też mój kanał, oglądają moje filmiki. Nie wyłaniając się może, nie uzewnętrzniając być może tak, tak wylewnie swoich uczuć lub potrzeb, Emocjonalnych, ale 10% jest mężczyzn, 90% kobiet. Najwięk, najpopularniejszy jest mój kanał w Polsce, w Niemczech, w Anglii, we Włoszech, w USA, w Irlandii. Także pozdrawiam wszystkie te kraje. Również w Austrii, w Szwecji, w Szwajcarii, w Hiszpanii. Co się zdziwiłam w ogóle, że też w takich krajach właśnie są te filmiki słuchane, ale wszędzie Polaków jest mnóstwo na obczyźnie. Myślę, że ci Polacy na obczyźnie nawet więcej potrzebują może takich, takich filmików wsparcia.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 Czy Sławomir odezwie się do Magdy? Czy Sławomir odezwie się do Magdy? Miłość jest. Będzie nowy początek, ale są jakieś komplikacje. Jest wielka tęsknota. Tęsknota, być może pojednanie jakieś duchowe. Czujecie się duchowo, telepatycznie. Myślicie o sobie wieczorami i nocą, lub w snach. Jest tutaj dużo tęsknoty. Miłość, nowy początek, wyleczenie wszystkich problemów, ale niesamowite komplikacje, opóźnienia, Tutaj jakieś sprawy, które są bardzo przytłaczające, bez wyjścia wręcz. Jakby między Wami są zawiłe ścieżki, czyli labirynt różnych problemów, kłopotów, czy jakichś spraw zawikłanych, które trudno jest w ogóle rozwiązać. rozwiązać. Tutaj jest sytuacja praktycznie bez wyjścia. Czy się odezwie? Chcę na pewno wyleczyć tutaj te wszystkie komplikacje. Coś się raptownie zakończyło. Kosa. Blokada, raptowne, nieoczekiwane zakończenie, ucięcie tego, tej relacji, ucięcie kontaktu. Nie macie kontaktu. Niemniej jednak jesteście dla siebie oboje ważni. Jesteście sobie przeznaczeni, jesteście partnerami z przeznaczenia. Czy on się odezwie? Tutaj jest znowu stabilizacja, czyli dojdzie znowu do stabilizacji, pomimo to, że będzie się to opóźniać, ponieważ jest ten labirynt, te problemy jakieś, ale dziecko, karta dziecka mówi o wyleczeniu tych labiryntów, tych problemów, tych zawikłań, niejasności. Tutaj jakieś są, no nie wiem, jakieś problemy między Wami, że ten, właśnie ta relacja się raptownie szybko zakończyła ucięła gwałtowna. Tutaj cięcie kos jest gwałtowne i bolesne. Oboje jesteście jacyś poranieni w ogóle. Ale oboje tęsknicie również. Czy Sławomir się odezwie? Czy Sławomir się odezwie? Powiedzcie karty, czy Sławomir się odezwie. Będzie jakaś stabilizacja znów. Dojdzie do jakiejś stabilizacji. Znowu on, nie wiem, czy przyjdzie tutaj do domu, czy zadzwoni, czy napisze. Czy Sławomir się do Magdy odezwie? Czy Sławomir się do Magdy odezwie? Powiedzcie karty. Czy Sławomir się do Magdy odezwie? Powiedzcie karty. Czy Sławomir się do Magdy odezwie? Brakuje mu pani emocjonalności. Brakuje mu tej emocjonalności, która była między wami. Karta z wstania mówi o tym, że coś się nowego rzeczywiście narodzi, że on się odezwie, że wróci. Karta ta mówi o nowym początku. Karta z wstania jest powrotem kontaktu kontaktów, tak, czy kontaktu, um, coś jakby z martwych stanie powróci, narodzi się znów na nowo. Sąd ostateczny, oświecenie duchowa, oświecenie duchowa część życia, narodzi się kontakt na nowo. Czyli, tak, odezwie się, odezwie się brakuje mu tutaj emocjonalności szczęścia emocjonalnego dziękuję serdecznie Magdo życzę Ci oczywiście tego czego Ty pragniesz, żeby się Sławomir odezwał dziękuję serdecznie zapraszam następną kochaną słuchaczkę i w międzyczasie oczywiście wznoszę Toast za mój kanał i zapraszam więcej nowych osób, które tutaj się zgromadzają na subskrypcje. Zasubskrybujcie mój kanał proszę, żeby było nas coraz więcej. Chciałam jeszcze zaznaczyć tylko kochani, że moje subskrypcje są normalnie, uczciwie zdobyte. Jest dużo kanałów, które kupują gdzieś tam subskrypcje, to wszystko jest takie sztuczne, ja też dostałam z Ameryki takie e-maile, że oni mogą mi sprzedać wiele subskrypcji, nawet miałam cennik do tego podany i tak można po prostu pushem cały czas y, kanał, ale ja oczywiście chciałam uczciwie zdobyć każdą jedyną subskrypcję i y, te moje subskrypcje poprzez rok czasu od 5 maja 5100 subskrypcji jest szczerze, uczciwie zdobytych poprzez nakręcanie codziennych filmików i nigdy nie posunęłam się do takiego triku, żeby kupić subskrypcję. a tak na pewno robią, wiele, wiele osób tak robi z tego, co widzę, kupują subskrypcje na YouTubie, kupują followa na Instagramie, czy na Facebooku? Ja nie robię tego, ponieważ no, wydaje mi się to oszustwem, prawda? Chcę zdobyć subskrybentów poprzez sympatię, poprzez uczciwą, taką jakby ucz, uczciwą energię, że oni lubią ten kanał, że oni przychodzą sami i zostają. Po prostu to mi jest bardzo ważne. Dla mnie to jest bardzo istotne, żebym poczuła każdego nowego subskrybenta, i że przychodzi tu i zostaje, że lubi, a nie, że kupuje i po prostu triksuje coś. To nie jest po prostu moja natura, ani nie jest to mój e, charakter. Więc e, chcę ja tylko zaznaczyć, że te 5100 subskrybentów przez 12 miesięcy to są naprawdę... Uczciwi subskrybenci zdobyci poprzez normalną drogę, czyli normalnie, zupełnie normalnie. To są naprawdę subskrybenci uczciwie zdobyci. I to jest dla mnie bardzo istotne, bardzo ważne. Zapraszam następną. Subskrybentkę czy subskrybenta. Edytka, Bibi, czy spotka się dzisiaj z Jarkiem? Dzisiaj. Jeszcze raz, Pani Julitko, nie zauważyłam całego. Proszę skopiować dobrze i mi wysłać. Czy Edytka spotka się dzisiaj? Ma Pani się spotkać dzisiaj, Pani Edytko? Dzisiaj. Mała, duża czy średnia, Pani Julitko? Średnia, ok. Wow, dzisiaj, Pani Edytko, no gratuluję, cudownie. Więc co? Więc coś się udaje tutaj, widzę. Pani Edytko, Bibeczku kochany, więc coś jest na rzeczy, tak? Wow, czyli nasza wróżba się spełnia, kochana. Dobrze, ok, czyli zobaczmy. Dzisiaj. Dobra, jedziemy. Pani Edytko, proszę się skupić. Czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Zaraz, moment, jeszcze się troszeczkę muszę skupić. Już. Pani Edytko, proszę, proszę myśleć o Jarku. Dzisiaj. To niespodzianka naprawdę duża. Czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Powiedzcie karty. Czy Edytka... O, jakieś są y, już komplikacje. Być może poprzez inną partnerkę. Jakaś żmija się pokazała, czyli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 Powiedzcie karty, czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem. Jakieś są karty wstrzemięźliwe, nie chcą dzisiaj wyskakiwać. Jakieś blokady się pokazują. No, a jakiś fałsz. Jakiś fałsz. Lis. Lis, jakieś kłamstwa, jakiś fałsz, jakieś kłamstwo, on może skłamie, że nie może, bo tutaj jest żmija, czyli jakaś kobieta, która przeszkadza i blokady skały, czyli yy, yy, blokady przed spotkaniem, blokady przed spotkaniem, blokady przed yy, strach, lęk, przed yy, spotkaniem w domu, przed stabilnością spotkania, przed, przed stabilnością związku. No i fałsz, jakiś nieuczciwość, ponieważ jest list. No list też oznacza zdradę oczywiście. No on zdradza w tym wypadku i on ma te jakieś obiekcje, obawy, tak? Ym, boi się po prostu. Blokady, zablokowany jakiś. Czy... Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem, czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem, czy Edytka spotka się dzisiaj z Jarkiem? Powiedzcie karty. On będzie walczył o to spotkanie, ale on będzie walczył o to spotkanie, będzie chciał, tu się może odwrócić, coś nagle może przyjść rzeczywiście. Ale tutaj jest jego żona, partnerka, kochanka, nie wiem, jakaś partnerka, żona, która utrudnia to i y, robi jakieś tej awantury. I on odwraca się od niej, ale ma blokady, boi się tego spotkania. Ym, tutaj jest spotkanie gdzieś przy domu, owszem, pomimo jego blokad lęków i jakiejś innej kobiety, jest spotkanie jakieś przy domu, ale... Jest również y, kłamstwo. Kłamstwo, oszustwo, zdrada. No zdrada to może być po prostu... Tutaj jakiś drugi facet jest, czyli dwóch mężczyzn. Um... On ma jakieś lęgi przed tym spotkaniem. Będzie coś może kłamał, kombinował, przekładał. Ale czy dzisiaj... Ale owszem, będzie się też starał, tutaj znowu jest, że on będzie chciał, bo jest tej koło fortuny, czyli sytuacja, jego blokad, jego lęków przemieni się, prze, jak to się mówi, prze, ym, nagle się prze, przewinie, tak? I tutaj może dość nagle, nagle po wariacku powiedzmy do spotkania, ale też uwaga, bo możecie się pokłócić, ponieważ tu są jakieś kłamstwa, kombinacje nieszczerości i jest rycerz, yy, yy, rycerz mieczy. Rycerz mieczy to jest furiat, yy, agresywna osoba o dużym potencjale na kłótnie. Tutaj możecie się również pokłócić, bo on może coś będzie nieszczery, będzie kłamał, będzie przesuwał, kombinował, będzie odwoływał, czy się bał, to to wynika tylko z jego lęków przed jego żoną czy partnerką. I tutaj uwaga, żebyście się nie pokłócili. Ale z drugiej strony widzę, że on walczy, by się spotkać. Jeśli nie dzisiaj, to spotkacie się jutro lub pojutrze. Jeśli dzisiaj będą właśnie te blokady i te awantury ze strony jego partnerki jakieś wielkie, Natomiast też on będzie tu coś kłamał, proszę uważać też, żeby on y, tutaj Panią nie oszukiwał, bo list to jest egoista, toksyk, kłamca, zdradziciel, y, no ktoś, kto Panią wykorzystuje również, także proszę uważać, bo on klewa tutaj będzie się niby coś wymigiwał, coś kombinował, ale może dojść do tego spotkania po jakichś tutaj przebojach, jego lękach, kłamstwach, kombinactwach dojdzie do tego spotkania tak czy tak, jak nie jutro, jak nie dzisiaj, to jutro lub pojutrze, bo on będzie walczył, tylko uważa, uważ, niech Pani uważa, żebyście się niepożarnie pokłócili, bo tej, dzisiaj będą już jakieś cyrki chyba, jakieś komplikacje, cyrki, kłamstwa, kombinactwa, więc uwaga, by się nie pokłócić, ale dojść do tego spotkania dojdzie, bo mówi, jak nie dzisiaj, to jutro, dobrze, bo czas, czy dzisiaj, czy jutro, czas w tarocie jest płynny, zmienny, relatywny, tak? Yy, tutaj jest koło fortuny, czyli przemieni tą sytuację, że się nie spotykacie teraz przez jakiś czas. Przemieni na lepsze, na dobre, to, na to, że się spotkacie. Także jak nie dziś, to jutro lub pojutrze, dobrze? Yy, ale tutaj uwaga, bo on coś kłamie, kombinuje. Ale to też jest karta zdrady. No niestety, on zdradza. Dziękuję ślicznie. Ale do spotkania dojdzie, myślę. On będzie tu walczył, bo rycerz walczy o spotkanie. Dziękuję. No jestem ciekawa. Proszę mi pisać, bo już chyba nie wytrzymam z ciekawości. Następne pytanie proszę. No, życzę Pani, Pani Edytko, żebyście się dzisiaj spotkali, pomimo tych turbulencji, które tutaj widzę i wychodzą mi w kartach. Wychodzą mi jakieś turbulencje, kłamstwa, kombinactwa, ale to z jego strony, nie z Pani. To, że on zdradza, on musi coś kombinować, kłamać, tak? To jest fakt. No, ale zobaczymy, zobaczymy, czy mam kciuki, kurczę. Marta i Mariusz. Co myśli o mnie Mariusz? Ok. Marta i Mariusz. Średnia. Mariusz. Co myśli? Ok. Dobrze. Czyli już, jedziemy. pani Martusiu, proszę myśleć o Mariuszu. Co myśli o Marcie Mariusz? Co myśli o Marcie Mariusz? Powiedzcie karty, co myśli o Marcie Mariusz? Powiedzcie karty, co myśli o Marcie Mariusz? powiedzcie karty, co myśli o Marcie Mariusz. Powiedzcie, kochane karty, co myśli o Marcie Mariusz. On jest w jakiejś blokadzie, jakiś izoluje się coś, ucieka w samotność, w jaskinie. Yy, tutaj potrzebne, on myśli, że potrzebne są rozmowy, że trzeba panią zaprosić gdzieś na randkę, przeprosić, porozmawiać, on by chciał, by się sprawy między Wami dobrze ułożyły, by doszło między Wami do spotkania, do randki w, jakiejś, no w jakimś takim normalnym miejscu. I chciałby tutaj albo nowego początku, nowej szansy, nowej próby, nowej, nowej szansy, nowego, znaczy nowego, nowej fazy Waszej miłości, Waszego związku. Albo chciałby wręcz dziecka z Panią, ponieważ są bociany i dziecko, to oznacza ciąże dziecko, narodziny dziecka, potomstwo. Ponieważ ta konstelacja kart, bociany plus dziecko oznacza tak naprawdę ciąże i po chęć potomstwa. Także proszę mi Pani Marto napisać szybciutko, czy była między Wami rozmowa o potomstwie, o dziecku, o dzidziusiu, czy mieliście takie plany. Ponieważ ta, no, ta konstelacja kart to rzeczywiście ciąża, macierzyństwo, niespodzianka, tak, niespodzianka, więc no, on by może pragnął, żeby pani była mamą jego dziecka. Jeśli ma nawet on dziecko już, to chcia, chciałby on, żeby pani była matką jego dziecka, albo żeby było między wami nowe dziecko, nowa ciąża, nowe potomstwo. W każdym razie tutaj jest karta ciąży, znaczy dwie karty ciąży. On jest w jakiejś izolacji, coś myśli, samotnie planuje, coś, nie wiem, coś przemyśla, coś zastanawia się, jest jakby, jakby, jakby troszeczkę taki zdystansowany, ale tutaj ma dojść do rozmowy między wami rozmowy i zaproszenie, przeprosiny. Chciałby dzieci. Aha, Pani ma dzieci z innego małżeństwa. Ok, no a jest, yy, są jakieś problemy między Wami, jeśli chodzi o dzieci? On akceptuje Pani dzieci, bo tej dzieci jest jakiś temat. Dzieci jest jakiś temat, yy, no bo jest bocian i dziecko, tak? Czyli dzieci to jest jakiś ważny punkt u Was w związku, w relacji. Yy, Także on myśli o tym, być może nawet, bo jest w izolacji on, w jakiejś jaskini, w jakimś oddaleniu, w jakimś powiedzmy takim duchowym, mentalnym oddaleniu, myślę o dystansie, żeby coś przemyśleć. Być może myśli, czy on chce, czy on sprosta, czy on podoła być ojcem yy, dla Pani dzieci, czy go to zadanie, nie wiem, zadowala i czy on temu podoła, czy on temu po prostu dorówna, jak to się mówi, czy nie wiem, tematy dziecka są jakieś u Was bardzo ważne, nie wiem, proszę mi napisać, w każdym bądź razie założyć rodzinę, ok, rodzina jest dla niego ważna, tak, więc tutaj rodzina dzieci, właśnie to jest ten temat, co ja czuję z tych, z tych kart i dlatego on teraz bardzo dużo myśli, bardzo dużo analizuje, bardzo dużo zastanawia się, planuje i on Wie Pani, on myśli o tym, że będzie chciał z Panią o tym też porozmawiać. Zaproszenie na randkę, miłe rozmowy, piękny czas i dobre rozmowy i właśnie na jakieś tematy istotne, które on sobie teraz w głowie, w samotności, w swojej jaskini z dystansu przemyśliwuje, tak? I o tym będzie chciał z Panią porozmawiać. Spotkanie, randka, yy, nie wiem, jakieś, no, Wasze, Wasze piękne spotkania, a tutaj on też myśli, żeby może zaaranżować jakieś spotkania i tu będzie właśnie on rozmawiał, tak jak Pani mówi, spotkania z jego strony, rozmowy, która jest ważna. Widzi Pani? No tak. I ta rozmowa będzie kluczowa, nie tylko ważna, ale kluczowa. I dlatego on teraz jest w jakiejś takiej troszeczkę dystansie, ta rozmowa będzie kluczowa, bo ta rozmowa jest o Pani dzieciach, o rodzinie, być może o jeszcze jednym innym dziecku, które on chce z Panią mieć, o rodzinie, o założeniu być może o nie wiem, czy przeprowadzce, czy nie wiem, zamieszkaniu razem, czy, czy, czy nie wiem, czy sformalizowaniu waszego związku. Tutaj będzie coś rzeczywiście kluczowego, ważnego. Ta rozmowa to nie jest taka rozmowa o niebie, o, o, o pogodzie, tak? o modzie, o pogodzie. Nine. To jest rozmowa kluczowa, która będzie jakby zrobi milowy krok w Waszym związku. Ponieważ jest y, ważność właśnie dzieci, temat dzieci, temat właśnie poważnej relacji, powiedziałabym. Ale pozytywne karty, bardzo pozytywne. Tylko on musi wyjść z tego zastanawiania się, z tego dystansu takiego mentalnego, emocjonalnego. Co myśli? Co myśli Mariusz o Marcie? Co myśli Mariusz o Marcie? Co myśli? Jeszcze dołożę kartę, wskazówkę Tarota. No tak, narodzi się coś, ma się narodzić, wróci z miesięcznego urlopu razem. Aha, ym, tutaj coś ma się między wami narodzić zupełnie nowego, zupełnie innego, przetransponować, przetransformować. Tutaj ma coś się narodzić pięknego, czyli to co było, ta faza jakby jest zakończona. Narodzi się między wami nowa faza i on to myśli widzi Pani, wróci on z miesięcznego urlopu. Powiedziałam, że on jest z dystansem, że on jest z dystansem do Pani, że jego nie ma w tej chwili, że jest nieosiągalny, odsunięty, wyizolowany. Właśnie jego nie ma i on tutaj siedzi jakby w tym miesięcznym urlopie, taka metafora, tak? Ten miesięczny urlop to jest ta wieża. Ponieważ tutaj Pani go nie widzi, nie jest dostępny w tym sensie. Znaczy nie ma go po prostu, tak? Przy Was. Ale on wróci i będzie właśnie zaproszenie, randka, rozmowa. Także pozytywnie, bardzo pozytywnie myśli. I wręcz chce zbudować z Panią coś poważnego, stabilnego, co oznacza macierzyństwo, rodzinę, dzieci, matka, partnerka. No piękne, piękne. Proszę następne pytanie. Dziękuję Pani Martuś. Zapraszam Panią, jak Pani ma wątpliwości, Pani ma to na wróżby indywidualne, to możemy sobie zobaczyć, czy to jest, czy pogodzi się z Mateuszem. Ola. Ola, ok. Ola, czy pogodzi, pogodzi się z Mateuszem. Z Mateuszem. Średnia, tak? Tak, proszę bardzo Pani Martuś. I zapraszam Pani Marto na wróżby indywidualne. Jeśli Panią to ciekawi, możemy zobaczyć, czy to dobry partner, nie? Dla Pani dzieci, jeśli Pani ma dzieci, y, czy ma Pani późna całość, powiedzmy, tak? Jeśli Pani ma wątpliwości, wiadome, wiadomo, się boimy. Zostałyśmy już y, z, po prostu zranione przez innych jakichś tam mężczyzn, przez inne związki. I się zawsze boimy i obawiamy, prawda? Wejść na całość znowu w coś. Ja to rozumiem, bo ja to samo mam. Ja już tyle zniszczyłam pięknych chwil. Właśnie swoimi obawami, swoimi lękami yy, zniszczyłam już po prostu no, na pewno nie jeden piękny związek, czy nie jedną piękną chwilę romantyczną, czy nie jedną potencjalną rozkwitającą miłość, tak, zabiłam ją na początku już, swoimi obawami, lękami i swoimi jakby, no, myślami, że może negatywnymi myślami, że może coś z tego nie wyjdzie i ja zostanę znowu tylko zraniona i zakochana, więc rozumiem Wasze obawy. Ola, czy pogodzi się z Mateuszem? Ola, czy pogodzi się Ola, z Mateuszem? Ola pogodzi się z Mateuszem? Czy Ola pogodzi się z Mateuszem? Czy Ola pogodzi się z Mateuszem? Czy Ola pogodzi się z Mateuszem? Czy Ola pogodzi się z Mateuszem? Powiedzcie karty, czy Ola pogodzi się z Mateuszem? Tutaj już karty lecą, czyli już Pani jest tutaj niecierpliwa. Widzę niespokojna, jeśli chodzi o ten temat oczywiście, bo już karty lecą mi tutaj na całego. Tak, pogodzicie się, ale będzie spotkanie, będzie dobry rozwój spraw, ale niemniej jednak, Niemniej jednak, kochana Olu, czy tu są dwie kobiety? Dwie kobiety mi wyszły. Pani, która czeka na to, żeby się pogodzić, Pani czekająca, myśląca, wyczekująca, Mateusza, i inna kobieta, bardzo seksualna. Czy on ma jakąś inną kobietę, czy jakiś, nie wiem, romans, aferę? Czy on panią zdradza, czy on gdzieś jest u innej? Bo mi wyszły dwie kobiety. Pani nie jest sama, pani ma rywalkę, konkurentkę. I tutaj są problemy, dlatego. Kłótnie, problemy, zawikłania. Niejasność sytuacji, niejasność e, znalezienia rozwiązania na Wasze problemy, opóźnienia i te wszystkie komplikacje, te wszystkie komplikacje chciałaby Pani wyleczyć, wzmocnić chciałaby Pani Wasz związek, ale nie jest to proste, ponieważ tutaj są jakieś blokady i powiedziałabym, te blokady są przez inną jakąś kobietę spowodowane. Blokady, ciężka, mozolna droga, zawikłania, zawiłości, yy, opóźnienia właśnie w waszym rozwoju, powiedzmy, związku czy pogodzenia się, ponieważ tutaj są dwie kobiety, jest pani, jest jeszcze jakaś inna. Czy on odszedł od innej, pani Olu? Czy, lub czy on ma żonę, nie wiem, partnerkę? Nie widzę żadnej wiadomości, ale chodzi o to, Pani Olu, że tutaj dojdzie do spotkania między Wami i dobrego rozwiązania spraw, tak? Tylko tutaj yy, właśnie będzie pozytywnie rozwiązane jakieś, nie wiem, problemy Wasze, będzie pogodzenie się. Będzie spotkanie, randka w miejscu jakimś takim, powiedzmy, publicznym, tak, czy przez internet może też, ale pogodzicie się, będą, przy, nadejdzie słońce, światło w tunelu, tak, czy wszyscy się kłócą Lucy? no niestety, takie są czasy też nerwowe, jakieś turbulencje, wszyscy są jacyś, nie wiem, już zranieni, Boją się, boją się po prostu. Też czasy są okropne dla związku, powiem szczerze, ponieważ dużo afer, romansów, one night stand, dużo przyjaźni plus. Yy, to jest wszystko szybko znaleźć, prawda? Pani Olu, nie zobaczyłam pani informacji, przepraszam, przeszło mi koło nosa. Proszę jeszcze raz napisać. Pani Olu bo mi teraz uciekła Pani informacja. Tak, było, było zaśmienie słońca, było, był nów księżyca. Tak, robiliśmy rytuał. pani Olu, proszę jeszcze raz powtórzyć pani informację. Aha. Czyli to jego Aha. No tak, ale poprzez dziecko mają jakieś, jakieś, jakieś kontakty. No ale jest może jakaś inna babka, o której pani nie wie. Bo to nie jest tylko tak, że jest jedyna na świecie babka. Może jakaś inna jest babka, o której pani nie wie. Bo tutaj są dwie babki. Tu są dwie babki. Z pani jeszcze jest ktoś. Um, to nie jest pani sama, naprawdę. Um, czy pogodzi się Ola z Mateuszem? Jeszcze położę tylko kartę Tarota. Czy pogodzi się Ola z Mateuszem? Tak, on przyjdzie. On będzie też chciał seksu. Uwaga! Znaczy, niech się Pani nie da tylko na seks nabrać, bo tutaj on przyjdzie jako król buław i będzie chciał się pogodzić poprzez seks. Znaczy, no chyba, że Pani to odpowiada, no to to już nie jest moja sprawa, ale... Chodzi o to, że on przyjdzie taki naładowany seksualnie, yy, yy, jak to się mówi, zaogniony i będzie się chciał pogodzić poprzez seks. No bo on będzie miał po prostu ochotę na seks, tak? I będzie się chciał przez to pogodzić. Także tak, pogodzicie się. Nie wiem, czy przez seks się godzicie, czy co, czy to jest Wasza metoda, ale tutaj będzie, no bo mają niektóre pary tą metodę, tak? Ale przyjdzie tutaj i będzie chciał seksu troszeczkę, będzie chciał coś, no no będzie chciał, wie Pani jak to jest, przyjdzie spragniony, tak? Także pogodzicie się, kochana. Tylko proszę się nie dać tylko na seks złapać, no bo wtedy Pani zostanie i będzie płakać, on odejdzie znowu i zniknie. Także trzeba go przytrzymać, tak? Dobrze, zapraszam następną Panią. Dziękuję Pani Olu. Niech Pani się zastanowi, jaka to druga babka może być, bo wyszły mi dwie babki jak nic. Bibi, dlaczego Jarek mnie ostatnio unika? Dlaczego Jarek mnie ostatnio unika? Mała, duża, średnia? Pani Julitko, bo nie zauważyłam. Chyba średnia pisała, nie pamiętam. Dobrze. Już, już, już, już wróżymy. S, ok. Dziękuję. Dobra. Dlaczego Jarek Dlaczego Jarek unika Edytę? Dlaczego Jarek unika Edytę? Dlaczego Jarek unika ostatnio Edytę? Powiedzcie karty, dlaczego Jarek unika Edytę? Powiedzcie karty, dlaczego Jarek unika Edytę? Dlaczego Jarek unika Edytę? Powiedzcie karty, dlaczego Jarek unika Edytę? Ok, miał jakieś tutaj awantury. Być może na tle pani, być może się jego partnerka, żona i tak dalej dowiedziała o Was, o Waszym pisaniu, o Waszych e, spotkaniach. I ma teraz blokady, by się spotkać. Czyli różga, blokady, góra, oziębłość. E, Przerasta go, to przygniata. Przygniata, ale będzie jakaś wiadomość od niego. Pomimo to i będzie szukał jeszcze szczęścia, czyli chwil szczęścia z Panią. Z tym, że ta koniczyna mówi o krótkotrwałym szczęściu. Pojawiam się i znikam. Na zasadzie jest koniczyna i więdnie, czyli krótkotrwałe szczęście, krótkie momenty szczęścia, krótkie uniesienie szczęścia. Także uniesienia takie szczęścia, takie powiedzmy no wzloty i upadki, tak? Koniczyna to jest krótkie, krótkotrwające szczęście, które nie daje Pani stabilizacji w miłości. I tak właśnie na tym polega Wasza, wasza relacja, że to są tylko krótkie momenty szczęścia. Ok, dobrze, więc tak, obciąża go to troszeczkę jest te, dlaczego on Panią unika, ponieważ są jakieś awantury na tym tle, awantury, troski, troski, no jakieś sprawy, które on musi najpierw uporządkować, być może tu się dowiedziała jego żona, partnerka o Was, tak jak już mówiłam, dlatego on ma blokady i blokuje spotkania i kontakt z panią. Udaje, że nie ma kontaktu, tak? Udaje, że nic nie ma, że to tylko urojenia żony. Ym, ale będzie wiadomość od niego, pomimo to gdzieś tam będzie wysyłał jakąś wiadomość, by uratować Wasze no, schadzki, randki, spotkania, nie wiem, romans... Yy. By to szczęście, które jest niestety no, krótkie, ale gorące By mieć te momenty szczęścia I dojdzie tutaj do stabilnego kontaktu Dojdzie do kontaktu, tutaj rozmowa będzie Rozmowa, pisanie, komunikacja On też już jest nerwowy, żeby po prostu się odezwać Jest troszeczkę dla niego to, to, ta relacja, ta afera, ten romans Krzyżem Pańskim powiedzmy też go to obciąża, niemniej jednak jest pani dla niego ważna i ta relacja, te spotkania, ten romans jest dla niego ważny. Jest dużo między wami niejasności, które trzeba wyklarować, wyjaśnić. Przede wszystkim no, jest u niego sytuacja taka mętna, smętna, jakaś mizerna, powiedzmy niewyjaśniona. On się, jakby jego myśli się kłębią, są niejasne, zatruwają mu głowę, on nie wie co zrobić boi się, ma lęki ma, znaczy jakby powiedzmy sobie ból głowy od tych myśli ale on będzie pisał jak wyjdzie z izolacji znaczy on jest na razie taki w izolacji w swojej jaskini nie wie co zrobić, nie wie jak to wszystko ukryć, ponieważ tutaj miał jakieś rzeczywiście awantury, frustracje z waszej przyczyny musi to wszystko posprzątać, wyjaśnić ułożyć przeciąża go, to obciąża, jest to balast dla niego, ale jak wyjdzie z tej izolacji, w której teraz jest, to napisze na pewno i będziecie mieli rozmowę i będzie komunikacja stabilna. Stabilna, on też chce stabilnej komunikacji. Ale tak jak mówię, to są jakieś awantury, a przede wszystkim są widoczne jego lęki. Jego lęki, że to wszystko się wyda, to co macie pod osłoną nocy, czyli sekretne, w sekretach spotkania i tak dalej, i romans, to, że to wszystko się po prostu pieprznie i wyda, tak? Może już się właśnie wydało, no bo są jakieś awantury tutaj. Awantury rzeczy, które on musi posprzątać, wysprzątać, ułożyć, wyjaśnić. Um, dobrze, dziękuję. Następna, proszę. Też przeciąża go. Tak. Żona się uspokoi, nie będzie już się rzucać, to on się odezwie, dokładnie. Bo ma na razie takie, on też wyrzuty sumienia powiedzmy, widać. I się boi, że ona się jeszcze coś więcej dowie, że będzie go kontrolować, czytać, że dorwie, nie wiem, czy komórkę, czy, czy coś tam, tak? Ale jak się żona uspokoi, to on zacznie znowu tam gdzieś na bokach pisać. I właśnie na razie go przerasta ta sytuacja, obciąża. No bo to, no, no, no wiadomo, taka zabawa w kotka i myszkę, tak, jest to męczące w sumie, taki trójkąt jest męczący, powiedzmy sobie, wszyscy się męczą, nikt nie jest na luzie, tylko każdy się coś tam yy, chowa, tak, jak babkę. Tak, tak, tak, ma posprzątać swoje właśnie sprawy. Dobrze, proszę następne, Pani Julitko. Znaczy, moim zdaniem, te trójki są takie trudne, że aż po prostu, nie wiem, trzeba mieć chyba stalowe nerwy. Stalowe nerwy, żeby w trójkę się bawić, prawda? Tak. No bo tak, taki trójkąt jest męczący. No... Dobrze, proszę następne, Pani Julitko. Dziękuję. Zobaczymy, Bibi, czy on y, napisze dzisiaj. Bo Pani czeka dzisiaj. Także zobaczmy. Zobaczmy, przyglądnijmy się, co on będzie kombinował. Eliza S. Czy warto czekać na Daniela? Aha, S średnia. Y, Eliza, czy warto czekać na Daniela? Dobra. Eliza. Czy warto czekać na Daniela? OK. Już, już, już, już, kochana. Wyczyszczę karty i już zobaczymy. Daniel i Eliza. Daniel i Eliza. Eliza, czy warto czekać, czy. czy, czy, czy Och, czy. Czy ma. Czy ma Eliza czekać na Daniela? Czy ma Eliza czekać na Daniela? Czy ma Eliza czekać na Daniela? Czy Eliza ma czekać na Daniela? Czy Eliza ma czekać na Daniela? Czy Eliza ma, ma czekać na Daniela? Czy warto? Czy warto czekać na Daniela? Czy warto. Czy Eliza ma czekać na Daniela? Czy Eliza ma czekać na Daniela? Czy Eliza ma czekać na Daniela? No, Daniel nie może się zdecydować. Daniel ma tu więcej opcji do wyboru, więcej, więcej pomysłów, jest jakiś kreatywny, ale to, to jedno na pewno, co ma Daniel, to charakter, który nie pozwoli mu się konkretnie zdecydować. To jest. Dyzio marzyciel, który nie umie się zdecydować na nic, ma wiele pomysłów, ale nie umie nic zrealizować. Ma wiele kreatywnych idei, ale nic nie umie wziąć rzeczywiście w garść. Nie może podjąć żadnej dojrzałej decyzji, chce czy nie chce. Dzisiaj chce, jutro nie chce, jutro chce, dzisiaj nie chce. Cały czas Dyzio Marzyciel po prostu, który jest jeszcze niestety niedojrzały, by podjąć konkretną decyzję. Co on chce? On sam nie wie, czego chce. Zobaczcie, siedem kielichów, siedem różnych opcji, siedem różnych, nie wiem, pomysłów, projektów na życie. I nie wie Dydziomarzyciel na co się zdecydować. Jest to największa karta niezdecydowania i nieumiejętności podjęcia decyzji w tarocie. Więc niestety Daniel Elizo nie wie sam, czego chce. I teraz musi on wyjść z tej absolutnej no, fazy energii niezdecydowania. tak? On musi z tego wyjść, żeby w ogóle wiedział, co chce w życiu, co chce z Panią, co chce w miłości, w relacji co chce w ogóle osiągnąć co chce mieć jaki rodzaj relacji chce mieć przecież są różne rodzaje relacji także nie wie nie wie zupełnie na dzień dzisiejszy co ma zrobić z panią ma blokady, lęki obciąża go obciąża go pani Elizo yy, związek z panią stabilny może chciałby sobie tylko, wie Pani co, troszeczkę poromansować, troszeczkę tutaj e, popzykować, jak to się mówi, tak? Już nie chcę być tutaj dosłowniejsza do, do, do w tym, ale przed takim stabilnym związkiem ma tu obiekcję, przeciąża go to. Boi się mozolnej pracy. Więc tak, czy warto czekać na Daniela? Siedem kielichów, tak jak już powiedziałam, Ogromne niezdecydowanie. Sam chłopak nie wie, czego chce. Siedem kielichów. Mówi, że siedem tygodni, do siedmiu tygodni powiedzmy, do siedmiu tygodni on będzie się cały czas jeszcze wahał. Nie będzie wiedział, co chce. Trzeba z nim wyjaśnić, co on tak naprawdę chce. Karta sądu, czyli wyjaśnienia. Um, tutaj, no, on może troszkę manipuluje też panią. Musi pani uważać. Koło fortuny mówi o tym, że może sytuacja się później, powiedzmy po paru tygodniach do maksymalnie siedmiu tygodni jakoś wyjaśnić, zmienić, obrócić na lepsze, na dobre, że on nagle dostanie oświecenia umysłu i będzie nagle umiał podjąć jakąś decyzję, przyjdzie jakaś tutaj wiadomość z jego strony, jest obciążony, balasty, nie chce takiego poważnego związku jeszcze, bo... Tutaj się boryka z tym. Nie chce podejmować może odpowiedzialności za związek. Tutaj przyjdzie jakaś wiadomość. Dwa razy już. I będą komplikacje jakieś. Opóźnienia, komplikacje. Żmija. Żmija to negatywna karta. Być może jest jakaś inna, nie wiem, żona, partnerka, rywalka, konkurentka. A jak nie, no to tutaj są problemy. Może jakiś nauk. Może jakiś nauk, który jest problemem, że nasz kochany... Daniel Dysiu, Marzyciel nie może się zdecydować. Może jakiś nauk, nie wiem, alkohol, narkotyki, nie wiem, depresje, lekomania, no, no różne są, tak? Może jakieś problemy tutaj zdrowotne, bo tutaj są jakieś problemy i przez te problemy on nie może się zdecydować. On nie wie, co chce. Pani czeka już długo, Pani pragnie, Pani chce, Pani marzy. A on tutaj przez jakieś problemy, proszę się dowiedzieć, zaobserwować, zobaczyć, ściągnąć różowe okulary i zobaczyć konkretnie co on ma za problemy, być może nałogi, być może pije, być może coś bierze, coś nie wiem, ćpa, być może ma jakieś problemy chorobowe, bo żmija to też symbol apteczny, tak, choroby, zdrowia, zdrowia i choroby, choroby i zdrowia, no to, to wiecie o co chodzi. Także tutaj być może jakieś skomplikowane sprawy zdrowotne, przez które on ma tu obiekcje. Czy warto czekać? Jeśli on się do następnych siedmiu tygodni nie zdecyduje, to nie warto czekać, bo jest za dużo tu problemów. Proszę zobaczyć tą żmiję. Może to jakaś inna kobieta, która go zatruwa, która go odciąga od Pani, która truje całą tutaj Waszą relację swoją, swoim jadem. Także jeśli do siedmiu tygodni się on nie zdecyduje, proszę go puścić z torbami. Proszę go puścić po prostu na drzewo bananowe. Niech Pani nie traci swojego życia na czekanie, jeśli facet nie umie się zdecydować i nie wie czego chce. Dziękuję Pani Elizo. I zapraszam następny znaczek. Tak, 7 tygodni od dziś. 7 kielichów, 7 tygodni. Maksymalnie oczywiście. Może się wszystko zdarzyć wcześniej. No mam taką nadzieję, ale maksymalnie do 7 tygodni. Do. Także jak się do tego czasu, do 7 tygodni nie zdecyduje, to jest ponad dwa miesiące. Czyli powiedzmy sobie... Maj, czerwiec, lipiec, do końca lipca. Jeśli on się nie zdecyduje do końca lipca, to po prostu puścić go na drzewo bananowe, proszę. Niech prostuje banany. No bo jak nie wie facet, co chce pa pani, my potrzebujemy faceta, który wie, czego chce. Który wie, czego chce. Którzy nas wesprzą. Którzy nam jeszcze dadzą idee, inspiracje. A nie odwrotnie, żeby czekać tylko i marzyć. to wtedy po prostu wolę być sama. Wolę podróżować, być sama, mieć hobby, spełniać się z moim hobby, z moimi zainteresowaniami, widzieć świat. Dobrze, Julitko, następny znaczek, proszę. Nasze szczęście nie jest zależne od facetów, babki. Musicie to zrozumieć. Nasze osobiste szczęście, nasz rozwój psychiczny, Magdalena M. Czy będzie w związku ze Sławomirem? Mała, tak? Magdalena. Czy będzie w związku ze Sławomirem? Mała Pani Julitko? Mała, ok. Więc chciałam jeszcze powiedzieć Wam kazanie troszeczkę malutkie, króciutkie. Napijmy się winka. Kochane, e, w, za Was, za nas, za miłość, za, no nie wiem, za romantyczność, za emocje, za emocje piękne i za miłość, żebyśmy spotkały tą miłość, babeczki. No nie wiem, żaden Pan dzisiaj nie jest na naszym czacie. Więc tak, chciałam powiedzieć Wam tylko jedno, że nasze szczęście, nasza radość, nasz rozwój duchowy, mentalny, emocjonalny, psychiczny nie jest zależne od jakiegokolwiek faceta. Absolutnie. My mamy postawić na siebie. Rób to, czego pragniesz. Na przykład ja pragnę podróżować i widzieć cały świat. Żaden facet nie jest potrzebny mi do tego, bym to realizowała. Żaden facet nie jest mi potrzebny, by powiedzieć, czy on to akceptuje, czy tego chce, czy nie chce. Absolutnie. To jest moje zainteresowanie, mój rozwój, moje pragnienie, moje marzenie, moje hobby. I to ja mogę sobie sama, sama zrealizować. Dlatego żaden facet nie stworzy was nagle szczęśliwą na całe życie, do, do deski waszej grobowej. Dlatego nie łudźcie się i nie, nie żyjcie z jakimiś złudzeniami, proszę was. Jeśli nawet przyjdzie facet zauroczy was, to tylko faza pierwsza jest piękna. Później zaczną się piętrzyć znowu jakieś problemy, problemiska, problem, problemowate sprawy. I to jest męczące, to jest męczące, obciążające, frustrujące. Dajcie sobie spokój z tym. Nie uzależniajcie się w taki sposób od facetów. Nie bądźcie zależni od faceta. Ani psychicznie, ani emocjonalnie, ani miłośnie, ani materialnie, ani mentalnie. Na swoje szczęście trzeba samemu zapracować. Samemu. Bo to jest nasze życie, Twoje życie, Twój rozwój, Twoje ciało, Twoja dusza, Twoje serce, Twój mózg. I sama, jeśli tego nie zapracujesz, żeby być szczęśliwą, to żaden facet Ci tego nie da. To było kazanie, koniec kazania. Proszę, przechodzimy do wróżby, kochani. Magdalena, czy będzie w związku ze Sławomirem? Czy będzie Magda w związku ze Sławomirem? Powiedzcie, kochane karty. Czy Magda będzie w związku ze Sławomirem? Miłość już jest. Miłość wypadła jako pierwsza. To już jest dobry znak, pani Magdo. Czy Magda będzie w związku ze Sławomirem? Ulala. Odwróciły się już trzy karty. Pani patrzy na miłość, czyli Pani jest zakochana, a on nie bardzo szczery. Pani ma małą wróżbę, czyli z trzech kart niestety. Jeszcze zobaczymy karta tarota wskazówka. Już Pani zaraz mówię wszystko. Tylko sobie dociągnę tarota. Więc, czy Magda będzie w związku ze sławą mirem? On nie jest szczery w stosunku do Pani, Pani Magdo. Ale to się obróci na dobre, ponieważ jest koło fortuny. Panią przeciąża. O, Pani mi się już pokazała. Pani jest przeciążona tym. Tą niewiadomą niejasnością. Coś wisi w powietrzu, nie wiadomo co. Będzie, nie będzie. Dziesięć mieczy. Dziesięć mieczy to oczywiście przeciążenie. To smutek, depresja, coś panią przygniata. No ten związek, nie związek, relacja, nierelacja panią przygniata. Nie może się pani wręcz nawet podnieść nieraz z tego balastu, yy, ponieważ nie jest Pani pewna, na czym Pani stoi. Yy. Męczy Panią ta sytuacja tej niewiadomej, czy będziecie, czy nie będziecie, co to ma być. E, miłość Pani ma, ponieważ tu Pani patrzy w stronę miłości. Proszę zobaczyć, Pani jest bardzo zakochana w, e, w Sławomirze i w to nie wątpimy. To jest 100%. Pani patrzy w stronę miłości. Pani chce miłość ze Sławomirem. Pani chce, by otworzyła się e, nowa faza, by otworzyła się nowa faza, czyli by była relacja. Wy chcecie, znaczy wy, no pani, pani Magdo, chce relacji na pewno, 100%, ponieważ klucz, pani ma otwarte serce na niego, pani ma otwarte całe życie na niego, pani chce z nim być. Ale nasz Sławomir, nasz kochany Sławomir nie gra z panią szczerze. Nie gra z panią szczerze, jest to egoista, być może typ narcyza lub toksyka. To już pani sobie może wybrać, bo pani go zna. To jest osoba, która jest bardzo sprytna, to mówimy klewa, tak? Czyli no, sprytna rafinesa i on sobie zagrywa z panią tak, jak jemu pasuje. Jak on chce, a nie tak, jak pani chce. On też coś być może ukrywa lub Panią też wykorzystuje do pewnych celów. No już nie wiem jakich, czy seksualnych, czy tam Pani mu nie wiem, pomaga, czy daje mu dużo czułości, tak, dużo miłości, no bo Pani jest w zakochana niesamowicie. Więc on tutaj sobie wykorzystuje, on sobie lawiruje na tym. On, znaczy dojdzie między Wami do spotkania, tylko proszę uważać, nie dać się tu wykorzystać i nie dać się po prostu w jakiś sposób oszukać, bo to jest typ pewnego cwaniaczka, który sobie tylko rabuje od Pani to, co mu pasuje. Typ pewnej rafinesy, wyrafinowanej gry jego, egoistycznej. Więc tutaj proszę uważać, ostrzegają Panią karty, uważać. Nie iść w tych różowych okularach, które pani nie, na pewno ma, które pani na pewno y, ma, te różowe okulary, nie iść w tych różowych okularach na spotkanie, tylko uważać. Ponieważ z miłości oczywiście popełnia się największe błędy. Więc y, proszę uważać, ostrzegają panią karty. Natomiast nasz kolega Sławomir, być może jak Pani z nim porozmawia na tym spotkaniu, które się na pewno odbędzie, żeby on sobie z Panią nie zagrywał, nie zagrywał po prostu wariata, to yy, odmieni się coś. Może Pani po prostu poprzez szczerą, otwartą, konkretną rozmowę coś zmienić, bo jest koło fortuny. I koło fortuny zmieni to, co jest podwozem, żebyście byli na wozie, żeby był lepszy czas, żebyście byli w jakimś związku, zaczęli jakiś związek, ale tylko pod jednym warunkiem. Jeśli on nie będzie zagrywał fałszywie sobie z Panią i nie będzie egoistyczny, i nie będzie fałszywy. I to musi Pani otwarcie, otwarcie, jak to się mówi, karty na stół, otwarcie mu to powiedzieć. Ponieważ facet nie jest w stosunku do Pani Szczery i wykorzystuje Pani miłość. Być może wykorzystuje no też na seks i tak dalej. No wiadomo, jak to faceci, tak? Ale chodzi o to, że tu wykorzystywanie jest, no, no, znaczy ja to widzę, że tu facet sobie po prostu jeździ e, jak chce, tak, jak jemu pasuje. Więc proszę uważać, ale czy będziecie w związku? Tak, jest szansa. Może się coś obrócić i to szybko na lepsze, ale tylko pod warunkiem, jeśli Pani tutaj wyłoży czyste karty na stół i pogada z nim bardzo konkretnie. weźmie sprawy swoje ręce i wygarnie mu, że po prostu on nie jest szczery. Powiem mu, żeby on tak nie zagrywał, zesz stop, proszę nie zagrywaj ze mną, nie wykorzystuj mnie, nie jestem tylko na seks, nie jestem tylko na jakieś, nie wiem, spotkania, tutaj takie y, y, jakieś tam przygodne, tylko po prostu chcę normalnego związku, chcesz mi to dać lub nie chcesz mi to dać, ale jeśli nie chcesz, to odejść, jeśli chcesz, to zostań, ale zosta bądźmy w związku normalnym. Wóz albo przewóz. Niech się facet określi, zdefiniuje, a nie zagrywa wariata. Takie coś mi tu wyszło. Dziękuję pani Magda, Magdalenko. Zapraszam na wróżbę indywidualną, jeśli pani się boryka. Zobaczymy sobie, weźmiemy Sławka pod lupę. Wejdź, wejdźmy, głębiej w temat, jak pani mi wyśle zdjęcia, daty urodzenia, to wejdziemy głębiej w studnie i zobaczymy, co on kombinuje. Bo egoistą jest niestety. Um. Dziękuję Wam, kochane. Przerwało mi. Nie wiem, czy mnie słyszycie jeszcze, Pani Julitko. Bo coś mi przerwało tutaj, widzę. Bibi Edyta, duża. Jaka będzie przyszłość relacji z Jarkiem? Ok. Zaraz, tylko mm, jeszcze sekundkę. Jaka będzie przyszłość relacji z Jarkiem? Ok, moment. Sekundkę, muszę przynieść kabel, bo mi się wyłączy zaraz. Widzę. Przyszłość relacji z Jarkiem. Duża. Przyszłość relacji z Jarkiem Edyta. Dobrze, sekundkę kochani, już niech sobie położę, czyszczę karty, muszę szybciutko przynieść kabel kochane. A wy lećcie po winko. wylećcie powinko, wylećcie powinko, żeby się napić ze mną za kanał. Dobrze, już jestem, kochane. I już. Jaka jest przyszłość relacji Jarka i Edyty? Napijmy się, wznieśmy toast, kochane. I kochani, jeśli patrzą też mężczyźni, za miłość i za nasz, i za nasz kanał. <głos> przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Powiedzcie karty. Pokażcie, Pokażcie, jaka jest przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie, kochane karty, jaka jest przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. Pokażcie, kochane karty,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 Pokażcie, kochane karty, jaka jest przyszłość relacji Edyty z Jarkiem. On jakąś wiadomość wyśle. Chce on, żeby sprawy potoczyły się dobrze. Ma emocje w stosunku do pani na pewno. Będzie szukał kontaktów. Nie chce palić mostów. Chce porozmawiać. Chce związku. Jest pierścionek, ale ma lęki. Maleńki ma jakieś tutaj frustracje, ale chce, żeby te lęki jego i ten ym, jakiś, nie wiem, frustracje, awantury ewentualnie z partnerką ma. Chce, żeby to wszystko się wyjaśniło. Jeśli chodzi o związek z panią, taki poważny, sformalizowany, to ma lęki i ma jeszcze niepoukładane swoje sprawy. ale chcę, żeby to wszystko się wyjaśniło. Dobrze, czyli tak, tutaj pozytywnie chcę rozwiązania tych spraw, że się teraz nie widzicie, on teraz jest w takim odstępie, takiej, jak to się mówi, dystansie, ale on wyśle wiadomość, sowy, wyśle wiadomość, czyli wiadomość już jest w drodze, powiedzmy nawet. Także wiadomość przyjdzie tutaj rada lada moment, nie wiem, na dniach czy na chwili. Y, tutaj y, ma emocje, chce się spotykać, emocje nim, y, w, znaczy, no, emocje do pani na pewno y, zaprzątają mu serce i głowę. Nie chce tracić z panią kontaktów, chce utrzymać te kontakty pomimo tego kryzysu teraz. Chce rozmów. Rozmowy będą troszeczkę takie nerwowe, frustrujące, ponieważ on, jeśli chodzi o związek z panią, to ma tutaj jakieś problemy, problemy, które musi uporządkować, problemy, które frustrują go, problemy, które y, wynikają z Waszych, tutaj, nie wiem, Waszego romansu, tutaj on ma jakieś problemy, które musi koniecznie wyjaśnić, uporządkować i on chce to wyjaśnić, ponieważ gwiazda, wyjaśnienie tych wszystkich problemów, tych wszystkich frustracji i lęków, on ma też lęki z tym związane, otwarcie się nowej fazy, Otwarcie nowych kontaktów, nowej fazy między wami. On chce się otworzyć na panią, chce otworzyć nową komunikację, nowe y, kontakty. Siedem, znaczy nie, sześć, przepraszam, sześć mieczy, karta tarota. Sześć mieczy mówi o tym, że na chwilę on odszedł, jest troszkę zdystansowany intelektualnie i mentalnie. Zostawił sprawy troszeczkę teraz, by poszukiwać nowych pomysłów, co ma zrobić, wyjaśnić wszystko, posprzątać, poukładać i po prostu no, pomyśleć o czymś nowym, jak ma to zacząć jeszcze raz na nowo. I tutaj chcę wszystko wyjaśnić, chcę, byście się na pewno spotykali, byście się widzieli, byście mieli gorący czas, gwiazda, gorący, piękny czas, spełnienie swoich emocjonalnych marzeń, nadzieja, wielka nadzieja, na to, że jeszcze się wszystko wyjaśni, ułoży i że zacznie się nowa faza między Wami, tak? Czyli otwarcie się Jego na Panią, na nowe spotkania, nową komunikację, na nową fazę, na nową próbę, szansę. To wszystko tutaj widzę i jest z Jego strony na pewno duża nadzieja na to, że jeszcze się wszystko uda, że jeszcze się ułoży, że jeszcze będzie tutaj dobrze, gorąco, że się wyjaśni i że będzie jeszcze między Wami pięknie. Także taka jest przyszłość, dwa razy gwiazda, chcę tylko pokazać, dla Waszej relacji, dla rozwoju Waszej relacji, ponieważ tu mówimy o przyszłości, dwa razy gwiazda, czyli nadzieja na lepsze, nadzieja na, nowy, na nową fazę, na rozwiązanie problemów, lęków, frustracji, nadzieja duża, dwa razy gwiazda, no to bardzo, bardzo piękne, pozytywne rozwiązanie spraw i również nadzieja, ogromna nadzieja, którą on ma, że jeszcze między Wami się wszystko dobrze poukłada. Dziękuję. Pani Julitko, czy mamy jeszcze znaczek? Pani Julitko, proszę mi napisać. Tak, są płatne, na, za znaczki trzeba kupować. Pani Julitko, czy mamy jeszcze znaczka? Tak, no to proszę szybciutko pisać, bo nie mogę czekać. pisać, bo nie mogę za długo czekać już. Tak, ma nadzieję, więc dać szansę, dać szansę, ponieważ jest szansa Eliza S. czy Daniel Odwiedzi w wakacje. Eliza. Eliza. Czy Daniel? Odwiedzi w wakacje. OK. Czy Daniel odwiedzi Elizę w wakacje? Powiedzcie karty, czy Daniel...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 Powiedzcie karty, czy Daniel odwiedzi Elizę w wakacje. Powiedzcie karty, czy Daniel odwiedzi Elizę w wakacje. Tak, odwiedzi. Odwiedzi. Już się zastanawia nad tym, widzę. As, mamy dwa asy: as pentakli i as e, buław. To jest właśnie szansa. Szansa na spotkanie, szansa na odwiedziny szansa na coś pięknego między wami. Dwa asy są szansą, nadzieją. Na przykład y, szansa y, as pentakli mówi o nowych planach jego w stosunku do pani, które będzie chciał realizować, czyli chęć spotkania, chęć tutaj czegoś stabilnego nawet, tak, pomiędzy wami, znaczy nowego początku i y, mamy również kochana as y, a z buław, czyli no, właściwie on chce ukierunkować swoje działania, żeby się z panią spotkać, ale również gorąca faza powiedzmy, no, taka chemia między wami też dobra, tak? Taka nadzieja też na dobrą chemię, na spotkanie, być może jakieś takie o intymność między wami. Tutaj on się zastanawia właśnie, co ma zrobić, kiedy ma tutaj przyjechać, planuje podróż, zastanawia się jeszcze. Chciałby spełnienia emocjonalnego, chciałby nawet związku, relacji pięknej, miłości. No i tutaj jest też piękna karta sześć, sześć pentakli, to jest sześć monet, czyli ta karta mówi o dawaniu i braniu w równej mierze harmonii, pięknej atmosfery, jakby energii damsko-męskiej, która jest jednością, balansu, takiej harmonii między Wami, która nastąpi on by chciał no takiego pięknego, harmonijnego czasu jakby tutaj, tak wakacje także to jest dawanie i branie w równej mierze dwóch partnerów, którzy angażują się równocześnie w tej samej jakby mierze i jakby tutaj Energia, która między Wami jest stała, długo, długotrwała być może nawet, jeśli dobrze wszystko się ułoży w wakacje. No i siedem, siedem też, siedem buław. Siedem buław mówi również, żeby Pani jednak wyznawała granice i mówiła konkretnie czego chce. Żeby nie mówiła tylko tak mięta przez rumianek, nie wiadomo co Pani chce, nie wiadomo czy on ma przyjechać czy nie. Nine. Pani ma powiedzieć konkretnie, że Pani chce, żeby on przyjechał w wakacje. Konkretnie umówić się kiedy, jaki termin, o której godzinie, kiedy Pani czeka, kiedy Pani ma wolne, konkretnie. I czekać w dobrej pozycji, czekać w dobrym po prostu humorze, jakby... Ale nie walczyć też. Ta karta mówi o tym, żeby nie walczyć, jeśli Pani nie musi. Nie walczyć konkretnie, nie wiem, emocjonalnie, jakieś wybuchy, jakieś frustracje, jakieś załamania, depresje... Jeśli on na razie nie jest zdecydowany, nie wie, niech Pani nie walczy o to, tylko niech mu Pani powie konkretnie, chcę, żebyś przyjechał wakacje, na przykład w, w lipcu czy w sierpniu, czekam, chcę, żebyś przyjechał i czekać. I nic już nie walczyć, nie, nie robić mu jakiś scen y, emocjonalnych wyrzutów, tylko po prostu raz powiedzieć konkretnie, niech sobie zanotuje i Pani czeka na jego decyzję, a nie ciągle się narzuca jakby z tym, czy czy po prostu ciągle pyta, dopytuje, ciągle tam, nie wiem, coś tam dogryza. Nie, nie, nie. Absolutnie takich, takich cyrków nie robić. No i tutaj siła. Siła to jest też karta seksualna. On chyba liczy na jakiś seks, jak przyjedzie. No i też karta siły, że musi pani być silna, jednocześnie silna, konkretna, jak lewica, a, po, a z drugiej strony łagodna, jak baranek, czyli nie robić tutaj jakichś scen zazdrości, czy jakichś nie wiem, scen, że on ma koniecznie przyjechać, bo jak nie, to Pani zrywa, e, tylko po prostu raz powiedzieć konkretnie i czekać, tak jak mówiłam, ale silnie, konkretnie, e, normalnie e, zakomunikować, że Pani chce, żeby przyjął i wtedy już Pani czeka i, i nie walczyć dalej. Hmm, ale jeśli dobrze wszystko pójdzie, to on przyjedzie, tak, przyjedzie, bo on się już te, w tej chwili już planuje i się zastanawia. I dwa asy z wielkich arkan, czyli te dwa asy, najm, to nie są, to są karty dworskie egal. To chodzi o to, tylko że dwa asy mówią o tym, że jest rzeczywiście wielka szansa, by on przyjechał. Tylko, żeby pani to nie spierdzieliła po prostu jakimiś scenami, tak? Nie walczyć, jeśli pani nie musi. Powiedzieć konkretnie i koniec. Czekać. Dobrze, dziękuję. Czy mamy jeszcze Pani Julitko? Coś, czy koniec? Pani tylko proszę o pytanie, bo już mi się energetycznie nie mogę tyle czekać. Nie mamy, ok. Dobrze, kochane babeczki, no nie widzę żadnego Pana niestety. Wznieśmy toast. Wznieśmy toast za rok tego kanału. Orakel Miłości u Loeli. Wznieśmy toast. Niech ten e, następny rok będzie jeszcze lepszy. I słuchajcie, kochani, piszcie mi Tematy na filmiki, które mam kręcić, ale uwaga, tematy dla wróżb kolektywnych, czyli grupowych. Nikt nie pisze żadnych prywatnych historii prywatnych pytań, tylko pytania, jakie chcecie widzieć dla grupy, dla kolektywu, dla naszej grupy na naszym kanale. Jakie są właśnie tutaj tematy ciekawe? Piszcie, proponujcie, proszę Was. Ponieważ mnie to inspiruje, ja chcę nakrywać jeszcze inne tematy. Ja wiem, jakie Wy tematy lubicie. Lustro uwielbiacie. List miłosny uwielbiacie. Co on myśli? uwielbiacie. Prognoza związku uwielbiacie. Czy się spotkamy? Lubicie ten temat. Co on chce mi powiedzieć? Lubicie ten temat. Co wydarzy się wkrótce? Też Was to ciekawi. Oczywiście rozkłady już na tydzień, horoskopy, to wszystko też jest oczywiście y, dla Was też interesujące, bo każdy jest ciekawy, co się w następnym tygodniu może wydarzyć, co się w następnym miesiącu może wydarzyć. Ale jeśli chodzi o miłosne problemy, m, tematy, to proszę mi pisać, oferować, proszę myśleć wraz ze mną, razem, dobrze? Na przykład, co było, co jest, co będzie. E, też taki ciekawy temat. E, lub e, jego myśli, uczucia, zamiary. Też wiem, że lubią babki właśnie ten temat. Nawet panowie się wypowiadają, piszą w komentarzach, czy mogą to odwrócić na panią, tak? Tak, no to piszcie mi, kochana Lucy, to w, w komentarzach, pod filmikami, bo teraz to mi to ucieka, bo to jest lajfik, ale piszcie mi, kochane, to w komentarzach, bo komentarze zostają i ja sobie te komentarze czytam pod filmikami, dobrze? No, ja Wam też robię takie impresje z moich podróży, ponieważ na feriach, na wakacjach zawsze podróżuję. To jest moje hobby, to mnie ładuje energetycznie, uspokaja, dodaje mi siłę, energii do wróżenia również i też Wam robię takie małe zajawki, impresje z podróży ponieważ myślę, że jest to też taki ciekawy jakby jakby element mojej osoby czy tam, nie wiem może jesteście ciekawscy, powiedzmy, tak gdzie ja jestem, czy co robię dlatego po prostu Wam puszczam takie zajawki, impresje z różnych krajów, kontynentów czy z różnych miejsc no to to tylko tak dodatkowo, na marginesie, tak? Ale tematem oczywiście tego kanału są wróżby więc magia wróżby, czytania z kart, różne rozkłady to jest oczywiście główny temat tego kanału który nas Was i mnie inspiruje. Dobrze, wznoszę Toas, kochane, kochani, żeby następny rok był jeszcze lepszy, żebym poznała Was jeszcze bardziej, żebyśmy zaprzyjaźnili się jeszcze mocniej, żebyśmy się wspierali, wspierały w, w złych sytuacjach, w problemach. Dziękuję za zaufanie również, bo piszecie również swoje historie, powierzacie mi swoje sprawy, Dziękuję za zaufanie yy, i dziękuję Wam po prostu za to też, że mi pomagacie i mnie kreatywnie inspirujecie. I życzę sobie, by ten kanał się rozwijał magicznie, jeszcze lepiej. Na zdrowie. Powiem szczerze, że nieraz, wiele razy jestem bardzo wzruszona jak nagrywam filmy. Już mi się zdarzało nawet, że płakałam podczas nagrywania filmów sama, jak zobaczyłam różne konstelacje kart. Albo nieraz karty pokazują mi historię, która mi przypomina moją i wtedy się strasznie wzruszam i prawie ryczę. To później są komentarze, o Pani ma smutny głos. Nikt nie wie, że ja w tym momencie na przykład płakałam i nagrywałam. No nieraz oczywiście są różne nastroje, tak? I te karty nieraz tak energetycznie są silne, że po prostu też ja podczas nagrywania się strasznie rozczulam. Także też wy piszecie mi, o, czytałam Pani, widziałam Pani filmik, widziałam Pani rozkład, rezonuje ze mną, aż się popłakałam Cało, cały wieczór płaczę Tak mnie wzruszyło to wszystko, co Pani powiedziała. To są emocje, po prostu no straszne emocje nieraz, prawda? Są z tych kart. Dziękuję Wam, kochani, do usłyszenia. Jutro zapraszam Was na lustro. I napiszcie mi w komentarzach, pod nowymi filmikami, jakie tematy chcecie. I obiecuję Wam, że ja Wam te tematy nagram. Z tym, że proszę Was o, o tym, żebyście myśleli, to są tematy kolektywne. Dla grupy, dla nas wszystkich. To muszą być tematy wspólne, tak? które nas łączą. Każdy z nas ma problemy miłosne. Czeka, ma nadzieję szuka, może dużo singli też jest albo dużo niespełnionych miłości i te tematy muszą dotyczyć nas wszystkich dziękuję serdecznie, dziękuję i na lustro oczywiście tak Bibi kochana na lustro oczywiście jutro będziecie tak mam nadzieję cześć Lucy, cześć Elizo cześć ym, Bibi żegnam Magda, Magdaleno Olu, życzę wam wszystkiego dobrego z waszymi partnerami. Cześć Edytko, Marto, Magdo. Pani Julitko dziękuję oczywiście jak zwykle, jak zawsze. Dziękuję Bibi. Pani Julitko dziękuję za pomoc, za wsparcie, za techniczne tutaj koordynacje. I że Pani ciągle mi tej pomaga i mnie wspiera technicznie. Pozdrawiamy również, pozdrawiam serdecznie. Ja już mówię nawet w liczbie mnogiej, tak? Chociaż jestem sama. Więc e, pozdrawiam również serdecznie, kochana, dziękuję. Dziękuję Julitko również, że mogę na Panią zawsze liczyć. Z każdej okazji, czy to pełnia, czy to nów, czy to rocznica, czy to 5000, czy 4000, czy 3000 subskrybentów, dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, kochani. Do usłyszenia, kochane, już jutro na lustrze. O godzinie jeszcze nie wiem o której godzinie, ponieważ w sobotę lubię o różnych godzinach. Jutro może nagram jeszcze inne, tylko napiszcie mi tematy. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa! Pa, Bibi, pa, pa wszystkie kochane słuchaczki. Do jutra na lustrze.